Przeżyjmy to jeszcze raz bramki rundy jesiennej, superligi, jak i pierwszej ligi trawiastego w obiektywie kamery. Bramki w meczu zdobyli dla LKS-u Gąsawa Marcin Strykowski jedną, dla ZS-u Politechnika Poznańska Maciej Trojanek dwie, Robert Gruszczyński, Szymon Lebioda po jednej bramce. Zdobyli dla Pomorza torum Krystian Makowski dwie bramki Michał Raciniewski, Artur Kościelski Krystian Zbudow, Wojciech Rutkowski Po jednej bramce dla startu 1954 Gniezno Honorową bramkę zdobył Mateusz Tomczak Bramki zdobyli dla startu 1954 Gniezno Dominik Małecki Macie Maciej Wyjerowski po jednym trafieniu, dla LKS Gąsawa Marcin Strykowski i Mateusz Wiśniewski po jednej bramce. W meczu na szczycie pierwszej ligi hokeja na trawie bramki zdobyli dla Steli Gniezno, Marcin Lewartowski, dwa gole, Dawid Wojciechowski, jedną bramkę dla Lipna Stęsze, Piotko Kocięba, dwie bramki i Robert Braszek, jedną bramkę. Bramki w meczu dla Toruńskiego nas zdobyli Wojciech Rutkowski 4 gole, Krystian Sudą 3 gole, Krystian Makowski i Michał Kunklewski po dwie bramki, Michał Dawid, Patryk Karamus, Artur Kościelski, Michał Raciniewski i Michał Makowski po jednej bramce. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na inne relacje już w rundzie wiosennej trawiastego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.